Pakiet SlimVat 2.0, Polski Ład, zakaz amortyzacji lokali, składka bez odliczenia. Spokojnie. Nazywam się Andrzej Radwanwiński, jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i wykładowcą akademickim. Prawo podatkowe, jak nigdy dotąd, utrudniło prowadzenie biznesu. Spółki zagraniczne, zmiana rezydencji podatkowej, to nie działa. A do tego ty nie będziesz spał po nocach. To co działa? Wiedza. Wiedza jak korzystnie i efektywnie podatkowo oraz legalnie ułożyć swój biznes i sprawy majątkowe. Jako doradca podatkowy chętnie podzielę się tą wiedzą.